Małgorzaty Doroty Libusze. Opowieści fantastyczne z Doliny Dunajca. Ewa Jednorowska, Kazimierz Dudzik. Czyta Jan Jakub Należyty. Burgrabiego przeszedł dreszcz, choć przyznać trzeba, że do strachliwców pan Wojciech nie należał. W młodości wyprawił się z chówcem Kasztelana Tarły do Moskwy, carewicza Dymitra na tron osadzić i dzielnie bronił swego pana, gdy nań w gospodzie ludzie Szujskiego napadli, panią poturbowali i kilku pachołków kasztelańskich zabili. Przeżegnał się z kostniałą ręką, i przekrzykując wichurę, zawołał – Kto tam? Kto tam? – odpowiedział mu cichy szloch. Brnąc prawie po omacku, dojrzał w załomie muru mały czarny kopczyk, bielejący szybko pod wpływem padającego śniegu. Dotknął go, a wtedy w kopczyku zrobiła się szczelina ukazująca bladą, przerażoną twarzyczkę dziecka. Mocując się z wiatrem, porwał zawiniątko na ręce i wbiegł do izby przy bramie zajmowanej przez odzwiernego Marcina i jego żonę. Daj szybko gorącego mleka, zawołał do zdumionej Doroty, sadowiąc koło komina swoje znalezisko. Szybko, rozumiesz, szybko, ponaglał. Dzieciątko zamarznięte prawie pod bramą znalazłem. Dorota w wprawnym ruchem ręki zdjęła wielką, czarną, do cna przemokniętą chustę, która opadła na podłogę jak kawał gliny. Drobna, niezmiernie chuda dziewczyna patrzyła na nich wielkimi, ciemnymi oczami. W jej spojrzeniu nie było strachu właściwego dzieciom, które nagle znalazły się w otoczeniu obcych, tylko ogromny smutek i rezygnacja. Ubranie małej znajdy było brudne, poszarpane, noszące ślady długiego noszenia. Chude stopy poowijane szmatami wyglądały jak kokony jakiegoś olbrzymiego owada. Pij! Kobieta podała małej kubek mleka. Dziecko upiło parę łyków i nagle trząść się poczęło, dzwoniąc ząbkami o brzeg garnuszka. Widząc jaki jest stan dziecka, Dorota postanowiła niezwłocznie działać. – Idźcie, grabio, do pani kasztelanowej i zdajcie sprawę ze wszystkiego – rzekła do Wojciecha. – A ja tymczasem dziecinę przebiorę i umyję. – No idźcie już – pchnęła go lekko ku drzwiom. Pani Barbara Tarłowa, wysłuchawszy dziwnej relacji Wojciecha, narzuciła ciepłe okrycie i co tchu pobiegła do domu oddziernego. Dziewczynka umyta już i przebrana w czystą koszulę, leżała w wielkim staroświeckim łożu skulona niczym małe zwierzątko, trzęsąc się w gorączce. – Ktoś ty, jak masz na imię? – zapytała Kastelonowa, gładząc dziecko po ciemnych włosach. – Elżbieta. Ratujcie pani mamy. Ona, wyszeptała z trudem dziewczynka, ona śpi koło kościoła. Kazała mi tu iść pomocy szukać. Obiecała, że będzie tam czekać. Ciąg dalszy nastąpi.